Zapytanie mojego widza. Witam, zabrali mi w 2017 roku prawo jazdy na 3 lata za jazdę pod wpływem alkoholu. Dostałem skierowanie na psychotesty i badania lekarskie i moje pytanie jest takie, czy po zrobieniu tych psychotestów i badań będę musiał jeszcze raz robić prawo jazdy? Wydawałoby się, że sprawa jasna jak słońce, ale skoro widzowie, a być może i ty o to pytasz, to muszę niestety jakoś to po raz kolejny wyjaśnić. Oczywiście, skarbnica wiedzy ustawa o kierujących pojazdami artykuł 49 ustęp 1 i mówi on, że sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega i przechodzimy do punktu 3b osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a zapewne mój widz yy, od coś takiego się będzie ubiegał, lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok. I ustęp drugi, w przypadkach, o których mowa w ustępie pierwszym punkt trzeci, prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się po złożeniu z wynikiem pozytywnym odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje. Trochę długaśny, ale yy, sprawa logiczna. Ponieważ yy, 3 lata przekracza jeden rok, to mojego widza obowiązuje zdanie ponownego egzaminu państwowego na prawko kategorii, której utracił, a którą chce odzyskać. I oczywiście, najpierw musi przejść badania lekarskie i psychologiczne, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Natomiast, żebyś zrozumiał jedno, nie musi robić pełnego kursu na prawo jazdy, a jedynie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, czyli do szkoły jazdy się nie musi zapisywać, ale Pytanie drugie retoryczne. Czy nie warto wziąć parę godzin jazdy, aby sobie przypomnieć, jak się egzaminy zdaje. I kolejny ciekawy błąd popełniany przez moich widzów, o którym z reguły dowiaduje się już po fakcie, a mianowicie czekają do ostatniej chwili, czyli przykładowo stracił prawko na 3 lata, a myśli, że jak sobie pójdzie 2 lata, 10 miesięcy, cyk, cyk, że te badania lekarskie i psychologiczne są taką, taką bułeczką z masłem. I jeżeli chodzi o badania psychologiczne, to często tak bywa. Natomiast z badaniami lekarskimi na dwoje babka wróży. Część osób zdaje to za pierwszym razem, ale wiele osób nie zdaje. I potem jest nagle lament, y płacz i zgrzytanie zębów, prawda? Ponieważ Tutaj już prawko prawie odzyskane, ale badań lekarskich dalej nie ma i sprawa się przeciąga czasami nawet o rok, jeżeli WOMP sobie życzy udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, zapamiętaj, straciłeś prawko za jazdę po alkoholu na dłużej niż jeden rok, no niestety czekać się powtórny egzamin na prawo jazdy. Natomiast, jeżeli Ty miałeś coś podobnego w swoim życiu, oczywiście odpukam pukam w niemalowane, żeby się więcej to nie przydarzyło. Napisz jak wyglądały badania lekarskie i psychologiczne oraz jak wyglądał egzamin na prawo jazdy. Czy czepiali się, czy nie czepiali, czy wszystko jest tak, jakby to powiedzieć, łatwo, miło i przyjemnie. Oczywiście, Zapraszam się do subskrypcji mojego kanału Inny filmik do obejrzenia w tym kwadraciku Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.